Czy 68 czyli zakaz spożywania alkoholu, yy, czyli jazda bez dopuszczalnej jakiejkolwiek ilości tego trunku, nawet do 0,2 przepisowego promila, może zostać ci wpisany do prawa jazdy z innego powodu niż badania za alkohol? I zapytanie mojego widza: Panie doktorze, w wyniku choroby serca spowodowałem małą kolizję, brak rannych, policja sprawę umorzyła. Nadmieniam, że była to nagła choroba serca, która spowodowała, że się źle poczułem i zostałem skierowany na badania do WOMP-u. Orzecznik tam dał mi opinię pozytywną, ale wpisał mi kod 68 oraz następne badania lekarskie za pół roku. Nadmieniam, iż alkoholu w ogóle nie spożywam przynajmniej od 10 lat. Lekarz prawdopodobnie sugerował się wynikiem ALAD. Nadmieniam, że to jest jeden z wyników enzymów wątrobowych pozostałe wyniki w normie i czy miał prawo tak postąpić, czy warto się, aby się odwoływał i kto ewentualnie pokryłby koszty odwołania. Proszę o odpowiedź. I sprawa z takiego mojego punktu widzenia wydaje się dla mnie w sumie prosta. Są dwa warianty. Najprawdopodobniej lekarz z rozpędu wpisał Ci kod prawa jazdy zabraniający jazdy pod wpływem jakiejkolwiek ilości alkoholu, bo takich przypadków w WOMPi jest pewnie najwięcej, pewnie jakieś 99 No, ale nie wykluczam, że mógł to zrobić w, w ramach jakiejś szeroko, wyjątkowo szerokiej prewencji antyalkoholowej, profilaktyki antyalkoholowej, być może Zrobiła to sekretarka z Rozpędu. No, nie jestem tego w stanie yy, powiedzieć definitywnie co było, natomiast pewnie zostało to zrobione w jakiejś <grybujesz> dobrej wierze. I czy warto, abyś się odwoływał? No, według mnie to po prostu szkoda czasu i pieniędzy, bo to właśnie Ty, a nie WOMP pokrywa koszt odwołania. Wynik raczej nie ulegnie tutaj większej zmianie. Być może w instytucie by ten kod zdjęli, może by nie zdjęli, a być może by i został y, tylko skrócony by Ci okres kolejnego y, kontrolnego badania. Natomiast, jakie jest rozwiązanie? Po pozytywnym pierwszym orzeczeniu lekarskim z WOMP-u Poszedłbym do jakiegokolwiek lekarza prywatnego uprawnionego do badań kierowców w Twoim rejonie, wyprostował tą sprawę no Myślę, że nie będzie żadnego większego problemu. Sam takich przypadków miałem kilka w mojej praktyce lekarskiej. Przyjeżdżały osoby nawet z Rzeszowa i wydziały komunikacyjne w Polsce nie robiły problemu z moją decyzją zmiany kodu. Czasami się zdarza, że lekarze z WOMP-u wpisują po pozytywnym podkreślam, po pozytywnym orzeczeniu lekarskim. Kolejne badanie WOMP Nie ma to obecnie pokrycia w prawie. Może spokojnie pójść do lekarza jakiegokolwiek uprawnionego do badań kierowców takiego jak ja i zbadać się prywatnie. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia na temat kodu 68, wpisanego przy jakiejkolwiek innej okazji, niż badania za jazdę po alkoholu, badania za jazdę pod wpływem nietrzeźwości, prawda, czy badania po użyciu alkoholu. Napisz to w komentarzu do tego wideo. Jeżeli napiszesz coś sensownego, to postaram się odpowiedzieć. Jeżeli natomiast interesują Cię takie filmiki chcesz się dostawać jako pierwszy, oczywiście zasubskrybuj się do mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Oczywiście poza subskrypcją, kliknij też w dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o moich najnowszych produkcjach lub obejrzyj jakiś inny filmik o badaniach kierowców lub badaniach medycyny pracy.